Do którego lekarza musisz pójść, jak dostajesz terminowe prawo jazdy po badaniach w WOMP, czyli w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, oczywiście za jazdę po alkoholu. Zapytanie internauty. Witam. Jeśli zdam prawko kategorii B wydane na przykład na dwa lata, to po upływie dwóch lat co trzeba zrobić? Czy wystarczy zrobić badania u swojego lekarza, czy trzeba udać się do WOMP-u? i dopiero wtedy wymienić dokument na nowy. Dodam, że miałem zabrane prawo jazdy kategorii B w 2012 roku na dwa lata za jazdę pod wpływem alkoholu. Badania zrobione u psychologa i w WOMP-ie dostarczyłem do Wydziału Komunikacji w wyznaczonym terminie. No i teraz został mi jedynie egzamin praktyczny z jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Pozdrawiam. Odpowiadając tutaj krótko, może to być naprawdę każdy lekarz uprawniony do badań kierowców, a nawet ten, który dał Ci na te 2 lata zatrudniony w WOMPie. No, powstaje tylko pytanie retoryczne, po co iść do niego, jak raz dał na 2 lata, to wątpię nagle, żeby dał drugim razem na lat 12, prawda? Czyli jak raz dał Ci na krótki okres, to wątpię, czy coś będzie lepiej następnym razem. No oczywiście, otrzymane orzeczenie lekarskie musisz jeszcze raz zanieść do Wydziału Komunikacji, dokonać stosownych opłat, wypisać jakiś tam wniosek, o ile się orientuje te opłaty, to, to około 100 zł No i znowu otrzymasz prawko do swojego użytku. Koszt lekarza uprawnionego do banion kierowców w chwili obecnej jest to 200 zł cena urzędowa wymyślona przez ministra zdrowia. Także na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki, lekarz uprawniony do badań kierowców z Wrocławia No i jeżeli Ty masz potrzebę przedłużenia prawa jazdy, szczególnie we Wrocławiu, jesteś z Dolnego Śląska, chociaż badam w całej Polsce, boisz się tego stresu związanego z badaniem, a mnie tutaj już znasz, przynajmniej z YouTube'a Odwieć moją Przychodnię Medycyny Pracy na Żernickiej 215 no, Badanie trwa około pół godziny, wszystkich specjalistów mam na miejscu Raczej jestem pozytywnie nastawiony do, do moich pacjentów, do moich kierowców, nawet tych po alkoholu no, Rozumiem, że wziąłeś swoją, odrobiłeś swoją lekcję, więcej już takich wyczynów nie będziesz robił Także setki zadowolonych pacjentów jeżdżą po moich badaniach po całej Polsce i nie tylko.